Harry Boy sweeters and marmalade, baby Po raz kąką się na siebie jak, jak, jak to co na niebie Mówiąc do kusia niż siebie, eee co będzie Bo ja z siebie Jak, jak, jak demon w niebie Bo ja ani z siebie Jak, jak, jak, jak gwiazdę na niebie cię cielesne Boją bardziej i słów Więcej nie chcę głupich kur Chcę ranić więcej Więc proszę daj mi szans znów By nie nać więcej Bo będę unikał znów Woli, ań skorpion, Boję się siebie, jak jak jak na niebie. Mówiąc do kusie ani siebie, ej, ej, ej, nie będzie. Boję skoku się ani siebie, jak jak jak demon w niebie. Boję skoku się siebie, jak jak jak wiosna na niebie. Boję skoku się ani siebie, jak jak jak na niebie. Mówiąc do kusie ani siebie, ej, ej, ej, nie będzie. Bo ja z kogoś z siebie. jak, jak, jak demon w niebie Bo ja z kogoś z siebie, jak, jak, jak, jak gwiazda na niebie Więcej nie wywojułeś, bo to rani cię Więcej nie wywojułeś, bo to rani mnie